Mamy obliczyć 8 plus 5 razy 4 minus i tu w nawiasie 6 plus 10 podzielić przez 2 koniec nawiasu plus 44. Ilekroć zobaczycie takie zwariowane wyrażenie pełne nawiasów plusów mnożenia dzielenia przypomnijcie sobie kolejność działań. Na pierwszym planie powinniście mieć w głowie zasadę, że bezwzględne pierwszeństwo zawsze mają nawiasy. Napiszmy nawiasy. Nawiasy to takie zakrzywione kreski. Zawsze mają priorytet w obliczeniach. Następne w kolejności są potęgi. W tym wyrażeniu ich nie ma, ale zapiszmy dla zasady. Potęgi. Wymyśliłem sposób, który ułatwia zapamiętanie tej kolejności. Pomijając nawiasy, które mają najwyższy priorytet, kolejne działania w coraz mniejszym stopniu zmieniają wartość liczb poddawanych tym działaniom. Kiedy podnosi się liczbę do jakiejś potęgi, jej wartość bardzo wzrasta. Niżej w hierarchii jest mnożenie, które zwiększa wartość w mniejszym stopniu. Na tym samym poziomie mamy dzielenie, zapiszmy mnożenie i dzielenie. Najniżej mamy dodawanie i odejmowanie. Te działania najwolniej zmieniają wartość liczb. Te nieco szybciej, a potęgowanie najszybciej. Nawiasy królują nad wszystkimi działaniami. Zastosujmy tę zasadę do naszego wyrażenia. 8 plus 5 razy 4 minus w nawiasie 6 plus 10 podzielić przez 2 plus 44. Nawiasy mają być pierwsze. Mamy je tu, tu i tu. Te nawiasy to prosta sprawa, bo nie trzeba już w nich niczego liczyć. Możemy to zapisać jako 5 razy 4. Zinterpretujmy ten fragment. 8 plus wartość tego nawiasu to po prostu 5, a tego po prostu 4. Jeśli nawiasy sąsiadują ze sobą, oznacza to mnożenie. 5 razy 4 to 20, minus, bądźmy konsekwentni w kolorach, minus, otwieram kolejny nawias. Obliczmy zawarte w nim wyrażenie. Na razie zamknę nawias. I na końcu plus 44. Jaki wynik dają te działania w nawiasie? Może was kusić, żeby liczyć od lewej do prawej. 6 dodać 10 to 16, podzielić przez 2 to 8. Pamiętajmy jednak o kolejności działań. Dzielenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem. Musimy najpierw wykonać dzielenie. Można by to zapisać tak. Wziąć to w nawias. Użyję innego koloru. Moglibyśmy tu postawić nawiasy, aby podkreślić, że to działanie ma pierwszeństwo. 10 podzielić przez 2 to 5, więc otrzymamy. 6 plus 10 przez 2, czyli 5. 6 plus 5. Wciąż musimy obliczyć ten nawias. Ile to będzie 6 dodać 5? 11. Otrzymujemy więc 20. Napiszmy od początku. 8 plus 20 minus 11 plus 44. Pozostały nam działania tylko z tego poziomu. Więc możemy liczyć od lewej do prawej. 8 dodać 20 to 28. Zapiszmy. 28 minus 11 plus 44. 28 odjąć 11 to będzie 17 plus 44. 4. 17 dodać 44… przesunę niżej. 17 dodać 44… 7 plus 44 to 51, więc wynik to 61. Nasze wyrażenie jest równe 61.